Majątek funduszu wykorzystywany był nieefektywnie z naruszeniem obowiązujących przepisów. Jego stały wzrost wynikał z nadwyżki zbieranych od rolników składek ubezpieczeniowych nad wypłacanymi im świadczeniami. Fundusz część majątku marnotrawił na nieefektywne i nielegalne inwestycje, które w badanym okresie wyniosły prawie 36 milionów złotych. Prowadził też działalność gospodarczą, która w latach 2017-2020 wygenerowała przeszło 8 milionów złotych strat. Bezprawnie udzielono przeszło 50 milionów złotych dotacji innym podmiotom, najczęściej organizacjom zawodowym rolników. Zarząd pozwalał organizatorom dowolnie ustalać wysokość opłat pobieranych od rodziców, a ewentualną nadwyżkę mogli wykorzystywać poza kontrolą objętą rozliczeniem dotacji. Zarząd ustalał wysokość dotacji uznaniowo i nie kierował się wynikami oceny merytorycznej wniosku o wsparcie. W przypadku czterech zdotowanych organizacji nikt powiadomiła prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw.